Aberdeen 30 maja 2014 roku Meerkat Cross Pomnik Gordon Highlanders Tam dalej jakaś wieża I idę w kierunku Castle Gate Godzina 9 rano